Być wielkim człowiekiem nie jest tak łatwo i odróżniać swoich ludzi od ludzi za banknot Być wielkim człowiekiem to nie znaczy się nie mylić Być wielkim to czasem po razy się pochylić Bo być wielkim to nie pięciominutowe show Czy się zebrać swoje po czym bez słowa odejść Bo być wielkim to o tym wiemy o boje, Spróbować wydawać coraz to lepsze przeboje Być wielkim to nie mieć mega rozmiary Tylko mieć w sobie ducha walki godnego chwały być być wielkim to nie Lamborghini i dolary Tylko doceniać dane na od Natury Dary Być wielkim to nie jest bycie mną Ani bycie jakąś no, bo Być wielkim to jest bycie tu sobą bo no i nie być zachłanną, i chciwą osobą bo Być wielkim to nie jest bycie mną Ani bycie jakąś Jolly Angeliną Bo być wielkim to Jest bycie tym sobą No i nie być zachłanną I dziwą osobą Bo być wielkim to Robić wielkie rzeczy Wiedząc, że można się przy tym skaleczyć Być wielkim to nie znaczy być najlepszym, zapamiętaj, że we wszystkim będzie ktoś od ciebie lepszy Być wielką to znaczy próbować wyjść na damę Ale nie w oczach innych, ale w oczach siebie samej Być wielkim to próbować być gentlemanem Ale nie by zaliczyć tylko kolejną z panienek Wielkim jestem, kto czy ludzi kultury Na przykład hip-hopu, prosto z pobloku Wielki się różni od małych ludzi Że wywiązuje się z tego, co mówi Być wielkim to... Nie jest być mną ani bycie, jakąś żoli Angeliną, bo być wielkim to jest być sobą, no i nie być zachłanną. Dziwą sobą być wielkim to Nie jest być mną ani bycie, jakąś żąli Angeliną, bo być wielkim to jest być tu sobą, no i nie być zachłanną mi siwą sobą